Zaraz przyjdzie ten ode mnie. Ja ten telefon wyłączony, uważaj. Spierdalej. Już mi kabel po... przeciął chuju. Dziś ja taki politakcie jadę. Jestem niewinny. A co jesteś winny? Ty nic rzeczy nie zrobiłeś. Ten życiu nic nie ukradłeś. Tylko sobie... Pierdalej to... ode mnie. Zobaczymy. Zobaczymy zaraz. Przyjdzie kurator. SPIERDALAJ ODE MNIE powiedziałem KURWA Przyjedzie kurator SPIERDALAJ Zobaczymy dektowane i włączone Przejdź mocniej Krzydź mocniej To mnie w kurwej mocniej kurwa Kurwa idź do roboty Masz kabelek prze, przepierdolony nie z hołupy. Masz tak. kabelek przecięty już No tam, tam do do hołupy, Bo tam będziesz, już kurwa płakał zobaczysz Tak? Za tę klawiaturę Tak? Tak No Ja nie będę bo ty bierz beczu Mamoś Mamo, wybać mi Mamoś wybać mi Wpierdalaj kurwa Jak kurwów, do Ciebie nie jestem No, no mam teraz do że mam no. streama na żywo jesteś Pozdrój widzów No, no? Pozdrowcie, choć chodź najebie Wpierdalaj ode mnie Chodź, ja Ci pozdrowię widzów Jaki masz tych widzów kurwa Wpierdalaj kurwa Chodź, chodź, jaki to masz widzów kurwa Chodź, chodź, Szotujcie to! Będzie sprawa w, w no. sądzie! No. Szotujcie to widzowie! No. O. chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chuju. Dalej ode chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, KURWA głupia tu! Nie ma kurwa! Będziemy tu kurwa napierdalał! Chuj jebany! Wypierdalaj ode mnie! Spierdalaj! Rób zdjęcia! Dobrze! Wypierdalaj ode mnie! Prąpto I takie jest go. wszystko na sądu dalej. Ci co są moje kurze. Za moje pieniądze Za moje To Ci łapie panie To jest twoje Spierdalaj! dalej Masz sens, że ci na leżonarynie wyjebałem Nie jestem chujem Ale że ty takim chujem jesteś to nie wiedziałem Chodź Spierdalaj ode mnie Chodź, chodź! Pierdalaj ode chodź, mnie! Chodź Ja jestem ogól kurwa, moją maszynką kurwa. Dziado do no, Bimie, jest wszystko na żywo, ludzie no, widzą. No tak, tak, tak, No tak? Ta, ta, no. ta, bo zaraz kurwa widzą. Kurwa, Spierdalaj, bo zawsze przez okno wylecisz, no, kurwa. Tak, tak, tak. Spierdalaj, bo kurwa. Masz powodzenie? Spierdalaj! Halo. Jeszcze jeden ruch, to ci telewizor rozpierdolę, kurwa, na wylot. Nie tak. pierdalaj z tego pokoju. Tak. Masz to, żeś tu tu robisz Dziwko jebano, kurwa. Tego tak masz... dana nie uruchomisz. możeś kabel przeciąłem. No. Tak jak ty mi, kurwa, przeciąłeś, kurwa, kabel od krewy, kurwa. Masz, kurwa. Tak jak ja, kurwa. Tak jak ty mi. Spierdalej ode mnie. Ty, kurwa, idioto pierdolony, ty. Spierdalej, pojdziełem ode mnie. Я ждала. Хамиебалеты.